Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, Twój Multiguru i tutaj odpowiem Ci na super ciekawe pytanie, ale dotyczące zarówno starego testu wiedzy, jak i nowego testu wiedzy, a mianowicie Po ilu latach służby jako policjant dostaniesz 200% nagrody jubileuszowej? Te nagrody przysługują też w innych służbach mundurowych, Natomiast, odpowiedź tutaj jest prosta. Musisz niestety sięgnąć do artykułu 111 ustawy o Policji i nagroda jubileuszowa policjantowi przysługują się w wysokości po 20 latach służby 75% po 25 latach służby 100% po 30 latach służby 150% po 35 latach służby 200%, po 40 latach służby 300% i jest to miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, prawda? I jakie masz realne szanse? No, musisz zrobić proste obliczenie. Zakładam, że dostałeś się w wieku powiedzmy 19 lat, masz 40 lat służby, to odchodziłbyś w wieku 50 9 lat. Sytuacja no, teoretycznie prawdopodobna, ale yy, mało realna. Natomiast, yy, powiedzmy dostajesz się w wieku 20 lat yy, po 35 latach służby masz lat yy, 55 czyli mniej więcej tyle, co ja teraz i te 200% należy Ci się no, powiedzmy, jak psu zupa, prawda? Natomiast ym, w mojej sytuacji, kiedy ja miałem 20 lat służby, 23 lata służby, to nie dostałem tej po 25 latach służby 100% dostałem yy, po 20 latach służby 75% Także to pytanie pojawi się zarówno w starym teście wiedzy no niestety ważnym tylko do 4 września 2020 i zauważyłem, że będzie się pojawiało w nowym teście wiedzy, czyli jeszcze raz powtórzę Ci szybciutko, 20 lat służby 75%, 25 lat służby 100%, 30 lat służby 150%, 35 lat służby 200% i 40 lat służby 300% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Także mam nadzieję, że nie tylko zachęciło Cię to wideo do nauki nowego testu wiedzy o Policji, ale być może jest to dla Ciebie jakaś motywacja finansowa, że im więcej odsłużysz, im więcej lat przesłużysz w Policji, im więcej lat tam wytrzymasz, to jakaś nagroda jubileuszowa ci się z pewnością trafi. Mówił twój Multiguru Darek Kraśnicki. Oczywiście subskrypcja kanału, obejrzenie kolejnego filmiku i do zobaczenia wkrótce.